Tak jak zwykle zbyt wcześnie zapachniało jesienią i wrześnie, tak jak zwykle, zbyt spiesznie niknął w sadach czereśnie, tak jak zwykle, za szybko świat posmutniał za szybko, tak jak zwykle. Jeszcze nam zepsuł humory Nie zakładaj lato Sukni w barwne kraty Jeszcze czas niedobry Na te żółcie i cynobry I na brąz, na czerwienie Na smuteczki i płócienie. Zostań, zostań w letnim stroju Niesie chłodny, niepokoju Tak jak zwykle, zbyt chyżo Pochmurniało na niebo odniżu Tak jak zwykle przed czasem Ptaki krążą nad lasem Bez powodu pochopnie winną kwiaty na oknie No i na zbyt rychliwie w wgubi Żółcie i I na brąz, na czerwienie Na smuteczki i półcienie Zostań, zostań w letnim stroju Miejsiej chłodny Niepokoju Nie że Witam serdecznie w finale szlagierowo.pl o numerze 700 plus 4. Sebastian Mierzwa, dobry wieczór wszystkim. Drugą październikową niedziela, prawie już za nami. A dzisiaj w programie pojawią się kobiety na walizkach. Opowiedzą nam jak minęły im artystyczne wakacje, czy to były pracowite, czy takie wakacyjne, takie yy, relaksujące wakacje. Po raz kolejny mamy też zaproszenie na szlagierowy koncert 17 października. Do Poznania! Mostak ciemna no i tu może śpi, dla się żyć. To już dzisiaj przekonać się, by mogli, jak poradzą się dwie szlagierowe nowości sprzed tygodnia. Kobiety na walizkach i Hej życie. Hej życie, pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz. Jakie szykujesz dni, no pokaż co mi dasz. My duet Oxford Duo, melodia z 8 minut. czy te nowości, a może Kerozie z nich wskoczy do szlagiery top 10 o numerze 700 plus 4. Zostańcie z nami, dajcie suba, dzwoneczek, no i przede wszystkim dajcie znać znajomym o naszym kanale, że istnieje i że gramy szlagierową muzykę. Ten czas i nasze lato mi się śni Blask, a w mojej dłoni Twoja dłoń w moim sercu wciąż zieleń drzew i radosny taką śpiew A przed oczami morska tonie pamięci ten lepki czas i gorący słońca blask Ktoś się przegabił ostatnie notowaniem, to już heteroski w skrócie. zobaczy. Top 10 finału 700 plus 3. Na dziesiątym Paweł Syluk, Steiner i Szlakier Wrócisz, Wrócisz. Dziewiątka to Witamina i Kłam. Na ósemce Kocham tylko Ciebie, Justyna Adamczak. Pozycja numer 7. Proste Słowa 2, Krzysztof Pietrek. Na szóstce Z Tobą na Zawsze i Harmonik. Szlagier na 5 to Bernadetta Kowalsko Team Fabian dla nas jest ta noc. Na czwórce Melodia w wykonaniu Adiego. Pozycja numer 3 Bernadetta Kowalsko Palmową Miłość. Na dwójce Tańcz i Alina. A w finale 700 plus, czy na fotelu lidera zasiado? Grand Vavang i zespół Arkadia Band. W tym podsumowaniu, laureatem i fotel lidera. Tam zasiada szlagier Gramwa Bank w wykonaniu Arcadii Bet. Się tylko śni, czuły gest słodko do nas ślep, potem już każdy dobrze wie, że Morek robi to, co chce. Po nie, po mnie, kochać to nie żaden grzech. I rób co chcesz, nie wahaj się. W sercu miło się. Po cały mnie, po cały mnie, kochać to nie żaden drzew, Lecz każdy to wie, że gdy go już nie uwolni się. Każdym dniem byłaś bliżej mnie, w sercu gdzieś czułem słodki lęk, ale dzisiaj wiem, dobrze że... stało się. Czuję gest, słodko donoszę, o potem już każdy dobrze wie, że. Pocałuj mnie, kochać to nie żaden grzech I rób co chcesz, nie wahaj się Wiedny sercu miłość jest Pocałuj mnie, pocałuj mnie Kochać to nie żaden grzech Lecz każdy to wie, że gdy to wiecie, Już nie uwolnisz się Pocałuj mnie po cały mnie, kochać to nie żaden czek. I rób co chcesz, nie wahaj się, nie w sercu miłość jest. Po cały mnie, po cały mnie, kochać to nie żaden czek. Lecz każdy to wie, że gdy dorwiecie, już nie był się. Lecz każdy to wie, jak gdy dowiecie, już nie uwolnisz się. Teraz garść informacji na temat koncertu, który to odbydzie się 17 października w Poznaniu. Wystąpią Grzegorz Witułan, Teresa Waleriańską, Duo Fenix, Adi, Kola Jura i Duet Metrum. A koncert kapa retowo poprowadzi Andrzej Miś. To ponad dwie godziny szlagierowej muzyki i dobrego humoru. Wszystkie informacje znajdziecie na szlagierowo.pl, a bilety możecie kupić na kubilecik.pl. W taki taniec, taki taniec, zwykle panie z w każdy z nas. Hej panowie, drogie panie, każdy w życiu taki taniec tańczył chociaż raz. Nie przeszkadza tu nogi i że brakuje podłogi, żeby ruszać się. Jak go tańczyć, prosta sprawa, ręka, lewa ręka, prawa, więc zabawmy się. A teraz prawa ręka, lewa ręka, wryt w piosenki, głośno klaść i kolana od wieczora aż do rana głośno plaszcz Z prawo lewą i do góry, niechaj wszystkie te figury złączą nas Wszyscy razem w górę ręce, to jest kasko, jaczka, czas Na boisku przy tramwaju wszystkie ręce się ruszają, klaszczę, każdy z nas czy czas wolny, czy robota, czy brak nerwy, czy ochota. Lacko, braczka czas. Kiedy ciebie, ciebie dzień zaskoczy, i nie będzie zbyt uroczy. Zapamiętaj, że Jeden taniec, zwykle taniec i dzień, piękny znów się stanie, więc zabawmy się. A teraz prawa ręka, lewa ręka, wrycki sęki, głośno klaszcz. Ranie, biodra i kolana, od wieczora aż do rana głowy. Głośno klasz, Z prawo, lewo i do góry Niech wszystkie te figury Złączą nas Wszyscy razem w górę ręce To jest klas, na czas Prawa ręka, lewa ręka Zdeckie piosenki głośno klaszcz Ramię, biodra i kolana Od wieczora aż do